tam już Pani poszła. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to zrozumie Państwo, przybywają do mnie. Dzień dobry. Ale dwa tygodnie temu mnie yy, pani zapytała, jak chodziła na zamek, yy, czy nie będzie problemu z wejściem na wieżę, bo ona ma nam wysokości. Ja mówię, że no, te pierwsze schody mogą być takie no, decydujące, czyli czy pani wejdzie, czy pani nie wejdzie. Widziałem, ja że pani sobie dumnie, dzielnie weszła na te schody, weszła na szczyt wieży, szczęśliwie nam pomachała z góry, po czym, po czym problem był z zejściem. I, i po, potem mi pani nie mogła darować, że powiedziałem, że podejście jest, jest płatne, Ale naprawdę nie ma się tego boku. Państwo zapamiętali ten most, te bramy. Od tego sobie zaczniemy, jak wejdziemy już na zamek. Właśnie wprawdzie gdzie nie być walnie, zaczyna topić, ale ja bym się chętnie schował w bramie, Jesteś, nie, bo zawsze. się. za zabierzyłem, zabierzyłem Natomiast zanim Państwo zaczną je wnikliwie oglądać, to mam małą ktośbę. Wszyscy Państwo za zapominają, że potrafią Państwo czytać. Ponieważ chcę, żebyśmy sobie tro troszkę e pomyślali, podatkowali. I tak, zacznijmy je na wstępie. Zapytam młodzież, a potem Państwo się dołączę. Ile Waszym zdaniem ten zamek ma lat? Jest stary czy tak raczej młody? Stary. Stary. stary. Czyli co, ma tak 30-35 lat. Tak. 83? Stary. 83? <śmiech> <śmiech> Co? Wiedziałem, że ktoś tam wyładnie. No to robimy małe głosowanie. I teraz już Państwo się mogą włączyć. Czy zamek może mieć maksymalnie 100 lat? Maksymalnie. I 100 lat, 101 już nie. Może mieć więcej, to tak? No to może 200. Kto mówi, że 200 podnosi łapkę do góry? Jak to 200 lat. Super. Mamy pierwsze dwieście. To mówi, że 300. To mówi, że 400. 500, 600, 700, 800, 900? Ktoś da 1000? 1100? Um, o 1100! Właśnie kupiłaś zamek. Masz 1100 zł? Szkoda. To zostaje w moich Ten zamek, który Państwo widzą. I... Te kamienne, te ceglane mury mają zaledwie około 612 lat. 612 lat temu została ukończona budowa zamku. Oczywiście zamek budowano, no nie w przeciągu roku, tylko budowano go na przestrzeni kilku 10 lat e, w kilku etapach. Zaczęto od tej e, ściany wschodniej, od baszty zamkowej, od paszty bramnej, od paszty południowej plus ten mur. Potem uzupełniono kolejne etapy i oczywiście budynki mieszkalne. Natomiast czy coś przed tym zamkiem tutaj istniało Państwa zdanie? Czyli zupełnie puste wzgórze, Przy, przybył książę Janusz I, I stwierdził, budujemy tutaj zamek. Rzeka była. Rzeka jak najbardziej. Ale czy mieszkali tutaj ludzie na tym wzgórzu? Nie? Tu? Otóż mieszkali. Mieszkali tutaj ludzie. E, troszkę nam ta muzyka wchodzi w e, poradę. więc Zróbmy tak, ja dopowiem trzy sania i przejdziemy kawałeczek dalej. Ludzie tutaj zaczęli mieszkać już e, 2-3 tysiące lat wstecz. E, jeszcze przed naszą letą ludzie tutaj zamieszkiwali te wzgórza. E, osadnictwo tak naprawdę było rozłożone na tym wzgórzu i na sąsiednich. Im głośniej ja mówię, to od głośniej śpiewa. E, aczkolwiek to wzgórze było, cieszyło się największym zainteresowaniem. Okresowo funkcjonowało tutaj cmentarzysko. Funkcjonowała tutaj luźna osada z różną zabudową. E, natomiast taki właściwy rozkrót tego wzgórza przypada na wczesne średniowiecze. E, około 7 do wieku, wieku ludzie już tutaj mieszkali w formie takiej różnej osady, kilka półziemianek, kilka ziemianek. Na sąsiednim wzgórzu, tam gdzie jest kościół, na wzgórzu kawałeczek dalej, też były takie zabudowania. Natomiast w XI wieku wybudowano grodzisko, grodzisko odprawiano ziemne. E, wyglądało ono tak jak ta grafika tutaj na moimi plecami. I co ciekawe, układ tych obwadowań się w zasadzie nie zmienił. Za naszymi plecami, tutaj jest teraz brama kamienna gotycka, oryginalnie 5000 lat temu już istniała brama zamkowa. Ciekawostka, w zeszłym roku były wprowadzone badania archeologiczne w fos przebieg mostu w stosunku do tego tysiącletniego, a ten most z wieku XVIII to jest odchył zaledwie około metra od oryginału. I most w zasadzie cały czas jest w takiej samej pozycji. I ostatnie pytanie, zanim przejdziemy dalej. Czy Państwa zdaniem pojawił się tutaj jakiś ważny kamienny budynek w pewnym momencie, tak na początku funkcjonowania grodu? Kiedyś te kamienne budynki się musiały pojawić, prawda? Technologia się rozwijała. Natomiast co Państwa zdanie było pierwszym kamiennym, takim najważniejszym budynkiem tutaj na terenie grodziska. Wieża No nie. O, o, o, o, Tak, kościół, dokładnie. I czy Państwo mi powiedzą, gdzie kościół mógł być? Tam jest podpowiedź na ścianie. No proszę palcem pokazać. Czyli gdzie? To się rozejrzeć. To jest pytanie bardzo bardzo, bardzo oczywiste. No skoro tutaj kościół jest wewnątrz, w centrum zasadniczo Todziska, no to jak się rozejrzymy i my stoimy w tym miejscu, no to gwarantuję Państwu, że jak Państwo się rozejrzą, to kościół widać. O, o, widzę, że ta klamówka poleciała w dobrym kierunku. Otóż to, w tym dole. to, w tym dole. No to zapraszam Państwa do tego dołu. Często padacie magną to, pada, to yy, właściwie ma... Czy Magnus był właścicielem Magnuma od lotu? Otóż nie. Czy Państwa zdaniem Magnus był lokalsem? Czy pochodził gdzieś tutaj z tych ziem? Czy to z dalsza przypina? To jest przypina. Nie, tam, tam. No właśnie, to nie jest... Rzym? No troszkę za daleko, bardziej na północ poszukał. Młodzież też może odpowiadać. Dobra, jest blisko, ale w przeciwnym kierunku od polski. Jak patrzymy na mapę, to nie na prawo, nie na wschód, tylko na zachód. O, o, o, jesteśmy bardzo blisko. To teraz mała podpowiedź. Obok Francji, za takim wąziutkim kanałem. O, pięknie! Jak masz na imię? Ala? Ala idealnie nam powiedziała. Magnus przybył tutaj z Anglii i nie był, jak wspomniałem, byle chłopkiem, kwiatkiem tylko był synem angielskiego króla Harolda II. Magnus przybył do Polski i w ogóle wyruszył z Anglii w dosyć nietypowych i e, odciśniętych w historii e, okolicznościach, ponieważ w 1066 roku Anglia została najechana. W ogóle tam doszło do bardzo niefajnej sytuacji w państwie. Król Edward zmarł bezpodobnie, było trzech kandydatów na, na tron. Jeden był na miejscu, był to właśnie Harold z rodu Godwinów. Jednocześnie Król Norwegii chciał sobie zasiąść na tym prześle i, i Książę Normandii. Król Norwegii, no niestety, najechał Anglię, ale poległ w bitwie pod Stamford Bridge. Swoją tego ciekawostka, jak Państwo chcieli doczytać, ta bitwa jest bardzo ciekawie opisana, ponieważ według SAG, według opowieści, w ciągu tej bitwy, gdzie kilkutysięczna armia armię Anglosasów stanęła przeciwko kilkutysięcznej armii Norwegów, doszło do sytuacji, gdzie jeden mężczyzna powstrzymywał armię kilku tysięcy Anglosasów sam. Stanął sobie człowiek na moście, z takim, takim toporem, most był na tyle wąski, że nikt nie był w stanie go sforsować, co ciekawe wyskoczył bez żadnego pancerza, bez żadnej kolczugi, bez hełmu, tylko na tyle wyłachiwał tym toporem, że zablokował przepływ całej armii Anglosasów. Dopiero go wjęto podstępem, bo jeden z Anglosasów zanurkował pod wodą. W sensie po prostu wszedł do rzeki, przeszedł ją w i pchnął włócznią od spodu przez most. I nasz dzielny Magnus, który tutaj przybył, prawdopodobnie był świadkiem tej sytuacji. Bo no, jako dowódca musiał widzieć, co się dzieje na polu bitwy. Na pewno był przy ojcu, więc no, siłą rzeczy musiał być jakiś musiał list. Natomiast Norwegowie pokonani, król Harold przerzuca w ciągu kilkunastu dni, w zasadzie kilku dni plus tydzień na odpoczynek, całą armię pieszo z północnej Anglii, do Anglii Południowej, tam staje przeciwko Normanom, tam już niestety strzała trafia jego oko, Harold e, ginie, AngloSasi przegrywają, Normanowie zdobywają Anglię i nasz Magnus ucieka. E, Magnus uciekł najpierw do Skandynawii, potem do Niemiec, finalnie trafił prawdopodobnie tutaj, do Polski. I na tyle ciekawa sytuacja miała miejsce, że Król Polski zdecydował, że sfinansuje wyprawę Magnusa do Anglii, żeby ten odzyskał swoją koronę. Nie udało się jej odzyskać, ta wyprawa nawet nie do końca doszła do skutku, e, więc Magnus został w Polsce, i teraz taka mała burza dziejowa, ale generalnie charakter życzeniowy ma to, że to jest ten magnus angielski. Yy, był prawdopodobnie w Wrocławia, rządził w Wrocławie, a finalnie osiadł tutaj. I teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo chcą zobaczyć, gdzie został pochowany do książa książę Anglii wobec Bo to widać stąd. Gwarantuję, że to stąd widać. No nie <śmiech> w tamtym białym namiocie, nie? Ale myślę, że jak sobie staniemy, to, to Państwo zobaczą. Ja bym prosił Państwa, żebyśmy sobie stanęli tak przede mną na tym wzniesieniu. żebyśmy żeby my się skumulowali. E, no niestety przez to, że mamy horyzont nieco, nieco zasłonięty przed namiotem, to musimy się tak skumulować. I teraz mam, mam wyzwanie do Państwa, zwłaszcza do młodzieży, żebyśmy znaleźli na horyzoncie śmietnik. On jest naszym punktem odniesienia. Proszę wycelować palce w ten śmietnik. Jak Państwo celują śmietnik to za tym śmietnikiem jest taka ładna kępka drzew, prawda? Za nią jest taki biały dach w oddali, tam pod lasem. Widać? Ale muszą Państwo celować, bo się Państwo tu buwią, Młodzież, celujemy paluszkiem. I na lewo, widzicie? Widzicie, zobaczcie. Taka kępka drzew na prawo od śmietnika, co nie? I na lewo jest takie potężne drzewo, taki stary, stary, stary dom. Widzą to Państwo? To teraz młodzież, młodzież paluszki do przodu, patrzymy na czubek swojego palca i teraz Waszym wyzwaniem jest celować to drzewo. I opuszczamy swoje palce niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej. Książę Anglii, Magnus, Haraldson, Tomec Cziarska prawdopodobnie spoczął w tym miejscu. To jest, e, to jest domniemany, kto jest najbogatszy który znaleziono tutaj na dziedzińcu. Jedyny w ogóle pochowany z mieczem, pochowany ze złotym pierścieniem i z wiaderkiem. Jaka ciekawostka, jak myślicie, poza wiaderko. Tam na ścianie jest przedstawienie Komesa Magnusa z fotografii. Zobaczcie, czy on idzie samochodem? Nie. A może ze sobą? A co koń musi robić, żeby jechać? Galopować. O, musi galopować, a żeby galopować musi jeść i? Pić. wodę. I to dla Państwa taka ciekawostka, bo młodzież dopiero się będzie uczyć o, o przeskoku religijnym. Poganie wierzyli, że to co idzie do grobu ze zmarłym będzie mu służyło w zaświatach. Magnus już był chrześcijaninem, więc złożenie z nim konia do grobu nie wchodziło w rachubę. Natomiast złożenie wiaderka jako symbolu już jak najbardziej. I taka logika, no Magnus może był, no dobra, był chrześcijaninem, ale był wielkim wojownikiem. Na pewno Bóg będzie chciał, żeby toczył za niego w zaświatach jakieś boje, da mu jakiegoś niebieskiego konika, ale niech on tego konika dba, będzie miał wiaderko i sobie da radę. Także taki, taki fajny przeskok z mentalnością, z. Jadą. No dobra, ale to co, to on tutaj leży? No? Tak, on no to, to, to, to... został pochowany tutaj. Nie wiemy, czy y, na obecnych fundamentach to wygląda tak, jakby ten tub był tuż przy samej ścianie kościoła. Y, weszła Pani na bardzo taki ciężki temat naukowo, ale jak najbardziej możemy to, to polecieć, tylko... Młodzież, wytrzymacie chwilę, jak pogadam, tak... Tiktę. Super. Y, generalnie z tym tubem jest tak. On leży na obdębie murów. Tak, oczywiście. W ogóle swoją drogą stoimy na cmentarzysku składającym się z jakieś 1200 grobów. 800 grobów zostało przebadanych. Bo dziś dzień tutaj na powierzchni wychodzą kawałki ludzkich kości. Eee, raz nam się zdarzyło, że w czasie pikniku dziecko przyniosło po prostu kawałek paliczka jako pionek. Bo dzieci miały zadanie, żeby znaleźć coś, co będzie pionkiem na ich plansz. No, ludzki paliczek nadaje się idealnie. Tak ma kształt struktowaty, można go postawić w pionek. I oczywiście zabezpieczony, zgłoszony, ale... No, no, takie miejsce, tak? Natomiast Magnus, jeśli był fundatorem kościoła to można było przyjąć, że leży albo w samym pobliżu kościoła, albo nawet wewnątrz. Kościół był na tyle często przebudowywany, na tyle, może nie, nie często, ale na tyle dużo tazy, że nie wiemy, czy pierwotnie wewnątrz była krypta, czy na przykład było, było specjalne miejsce, żeby pochować, pochować najważniejszych przedstawicieli lokalnych elic z Magnusem wyłącznie. Dla kontrastu na przykład z Wiślicy. Z podobnego okresu pochodzi tak zwana płyta orantów. W swoją tego mu bardzo Państwu polecam zobaczyć, bo to jest unikat w skali światowej. Nigdzie nie ma analogicznego znaleziska. Powiem Państwu. No nie, ktoś mi go zabrał. Jeszcze tydzień temu tam była. Nie działała, ale katastrofa była. Dobrze, to tyle chyba jeśli chodzi o Kościół Magnusa. Yy, czy Państwo mają, jakieś pytania? Czy ma, mają, mają Państwo jakieś pytania co do tego co mówiłem? Tak? Młodzież nie zanudzam jeszcze? Jak Państwo zwrócą uwagę, on ma na sobie kolczugę, prawda? Tak. Ona jest przedstawiona, to jest w ogóle haftowana ikonografia, to jest tkanina z więc ta kolczuga jest tak symbolicznie przedstawiona. Ona sięga nieco dalej niż ta moja. prawda? Moja sięga do połowy uda, ta Magnusa sięga do kolana. Natomiast jak Państwo spojrzą, on ma kaptur z tej kolczugi, ma hełm. Natomiast tutaj pod metodą ma taki malutki kwadracik. Widzą to Państwo? To jest bardzo rzadko spotykane nawet w muzeach, bo nie zachowały się po prostu do naszych czasów żadne, żadne przykłady. Te konstrukcje też bardzo rzadko się to spotyka, dopiero w Anglii zaczyna to wchodzić w modę. To była taka klapa kolczugi, materi podszyta materiałem, którą podpinano do hełmu, do kaptura, żeby osłaniała krtań wojownika. Ona się ładnie dopasowywała tutaj do brutka. Y, Pasek od hełmu dodatkowo zaciskał ją dopasowywał do y, szyi, przez co wojownik miał mobilność, a jednocześnie wszelkie cięcia tutaj po szyi były ładnie blokowane i amortyzowane. Ja tutaj mam podszewkę elnianą, y, obrzycie wewnątrz jest. Specjalnie zostawiłem nieszyty jeden kawałek. To jest gruba, filcowana tkanina wełniana. Ona jest na tyle zbita, że część tej, tej energii zamortyzuje. Także taka ciekawostka, jak Państwo kiedyś zobaczyli na ekonografii taki kwartaci, które Państwu wiedzą do czekał. Dobrze, wieża więzienna, yy, pomówimy sobie o tym, jak ścinano głowy, a potem idziemy na wieg. Yes. Ja teraz mam do Państwa taką małą yes. prośbę, żeby Sąd Kapturowy wybrał jedną osobę, kto się poświęci, zostanie już na tym zamku na wieki, a przynajmniej do czasu rozłożenia się kanki. Czy jesteś odważny? Tutaj No śmiało, dobrze. No Nie, nie będziemy głowy ścinać. Śmiało. Młodzież, też skakuj. Ala, dobrze pamiętam? Tak? Ala, słuchaj. Wejdź z tamtej strony. I teraz pytanie do Państwa. A Ala jest na tyle szczęśliwa, że spokojnie wejdzie. Ale głowa i ręce wchodzą. O, super. To co Państwo widzą, jak się może nazywać? Ktoś z Państwa wie? Gilotyna? No nie, to nie jest glotyna, to jest urządzenie nieco starsze. Eee, tak panie... No właśnie, przyjęło się, że są to dyby, tak naprawdę nie. Dyby to są po prostu te dwie deski, owszem, wyglądają podobnie, tylko nie są na konstrukcji. Zakłada się je na osobę tak luźno, ona może w tych dybach chodzić, przemieszczać z miejsca na miejsce, ale ograniczają jego, jej ruchy. To jest tak zwana gąska. Bardzo fajna nazwa, gąska, jest konstrukcją, która stała z reguły w centrum e, ośrodków, na rynkach, e, przy szabotach, przy tatuszach, na zamku, nie, szczerze nie wiemy, czy, te, czy taka gąska była tutaj na zamku, czy na przykład była w rynku, e, przy, gdzieś na tym sklepku, przy którym Państwo na pewno się zatrzymywali. Natomiast Nawet wiemy, że w takich gąskach, wcinano głowy? Tak. Tak? Głosujemy. Kto mówi, że nie? Ręka do góry. Śmiało. Państwo też pytam. A kto mówi, że tak? A kto mówi, że wstrzymuje się od głosu? Tak wstrzymuje się od głosu? Rozważ, nie? lepiej się najpierw dowiedzieć. Otóż w takich gąskach nie ścinano ludzi z bardzo prostego powodu. Ja się tutaj przygotuję. Powiedz, do widzenia. I taka mam prośba do, do Państwa, którzy dokumentują, to żeby zdjęcie z tego etapu. Nie, nie było publikowane. Z tego, z, tego, z tego powodu, że gdybym ja wziął miecz katowski, to nie jest miecz katowski, to jest miecz typowo bojowy, ale na, na, na zasadzie przykładu nam dobrze posłuży. No, wystaw głowę. No, wystaw głowę. No, wystaw głowę. Zaufaj mi. Gdybyśmy wzięli teraz miecz katowski, stanęli koło tej gąski, wzięli potężny zamach i chcieli Ali ściąć głowę.